Czy czas na rodzinę, czas gry lub czas na grę, czas pracy, czas na odprężenie, czy czas na zabawę? To jest pyszne jedzenie, które przynosi tę radość. Zawsze na czas. Thank you.